Co, co to kochasz, nie wiary w siebie, choć pełne siły, choć ciele. Czy to w naszym życiu, kiedyś będzie mięski, jest taki raz? W danym momencie tego nie wiemy, Nikt nie przepuszczaj żadnych okaz. Siebie, nie żalibyśmy, po prostu żyjemy we siebie. Pozdrawiamy siebie, nie żalibyśmy. Po prostu żyjemy we siebie. w naszym życiu kiedyś będzie mieć taki raz? W danym momencie tego nie.